Witamy w Galerii Huta Sztuki, Ośrodka Kultury im. Cypriona Kamila Norwida. Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj, by porozmawiać o przestrzeni miejskiej, sztukach w przestrzeni miejskiej. Jesteśmy w Galerii prezentującej sztukę, sztukę artystów nowoguckich i jesteśmy też w Nowej Hudzie, która ostatnio była takim polem akcji, e, mającym na celu wzbogacenie, rewitalizację podwórek nowoguckich. Naszymi gośćmi w galerii są bardzo ważne osoby, ponieważ osoby, które miały najwięcej wspólnego z, tym, z tymi podwórkami, z tym podwórkiem, o którym będziemy mówić, a jest to podwórko na centrum D. Gościmy w galerii Małgorzatę karnasiewicz działaczkę nowobudzką, aktywistkę, chyba wszystkim znaną, ponieważ przemieszcza się ruchem Błyskawicy po Osiedlach Nowogórzkim na swoim rumaku, czyli na rowerze. Osoba, która już wiele tworzyła różnych akcji społecznych, wiele działań, które były związane z twoim podwórkiem na centrum. Bo była galeria, był mural, była akcja związana z Marianem Kruczkiem, o którym będziemy mówić. No i Oczywiście Grzegorz Pronowis, który był realizatorem, twórcą projektu podwórek nowokłódzkich, czyli tych, które były rewitalizowane. Było taki podwórek 8. A dziś będziemy rozmawiać o tym jednym podwórku na Centrum D. Zacznijmy od początku. Pomysł rewitalizacji podwórek powstał dwa lata temu. Miejski rozwisał projekt, były spotkania ze społecznością lokalną to już prawie trzy lata. lata. 2018 rok, kiedy można w 2017 usłyszałam, że ten realizowany projekt spotkałem się na podwórku, i od razu mi się już oczy zaświeciły i e, już miałam ten w o czarżę, że będziemy działać z mieszkańcami. E, Stopniowała ten entuzjazm i gaz, bo dowiedziałam się, na czym będzie rewitalizacja polegała. E, natomiast, e, bo była na pierwszym takim Spotkanie, gdzie ludzie przyszli prezesi e, wspólnot, zarządów, czyli osoby, które jakby nie działają w przestrzeni tak jak ja, ale też mają swoje problemy. I głównym problemem to są kwitnące lipy, które budzą chodniki, to są stare drzewa, to łamiące się gałęzie i to jest po prostu też jej brak postojowych. I kiedy sobie tak dyskutowaliśmy bardzo oła w ogóle. Jak ta realizacja będzie przebiegać, ten cały proces, jak mieszkańcy się będą angażować i, i czy faktycznie e, ta wizja, którą gdzieś tam miałam przed oczami, będzie realizowana. Dlatego wydaje mi się, że też chciałam e, tam się przeciwstawić jak albo pokazać taki inny punkt widzenia, ale ja miała to szczęście, że kiedy zamieszkałam w Nowej Kucie, e, to trafiłam nie do kombinatu, tylko trafiłam do artystów e, e, i trafiłam do siebie które można powiedzieć ukształtowało i pozwoliło patrzeć inaczej na, na, na miasto, które tworzą ludzie wrażliwi, więc pomyślałam sobie, że w tym procesie realizacyjnym ja, ja mam tutaj taką, taką, taką szpilę, wetknę w postaci, w postaci pewnej inicjatywy artystycznej, ale to nie było takie oczywiste, czy w ogóle ten pomysł, z, z którym przyszłam na, na spotkanie, wtedy Grzegorz prowadził je w przestrzeni podwórka naszego, to był spacer badawczy, czyli sobie i badaliśmy przestrzeń, wskazywaliśmy na, na te problematyczne przestrzenie, co nam się nie podoba, co chcielibyśmy zmienić. Wypisywaliśmy tak zwane postulaty i na tym spotkaniu zaproponowałam, przyszłam wtedy, zresztą. To był taki cel zamierzony, żeby, żeby przyjść z katalogiem i wszystkim uczestnikom tego, tego spaceru, tego spotkania. Przypomnieć o działaniach Mariana Kuczka na naszym osiedla. To było działanie niezwykłe, polegające na w jedynej w swoim rodzaju galerii przestrzennej, galerii pod chmurką, tak się zresztą nazywała, która przez trzy miesiące funkcjonowała. I notabene była taką galerią społeczną. Społeczno-artystyczną. Tak, tak, ważną rolę odebrał tutaj komitet blokowy, tak, blok numer jeden. Więc można powiedzieć, też wzięłam w taki komitet <głos> komitet blokowy i forsowałam yy, pomysł, a pomysł polegał na tym, żeby oprócz tych wszystkich działań inwestycyjnych wpisanych do, do programu realizacji podwórek, yy, znalazło się miejsce na instalację artystyczną, która nawiązywałaby, byłaby związana z, z, z twórczością Mariana Kuczka. I jakby moja rola tak, tak się, tak się jakby ograniczyła do takiej e, inspiracji, do wskazania, że możemy też pójść inną drogą, trochę, możemy mieć coś wyjątkowego na, na, na podwórku. I wtedy wydaje mi się, że głosów sprzeciwu nie było, że ten pomysł spodobał się, a nawet obecny na spotkaniu dyrektor Zarządu Miejskiej w Krakowie i też stwierdził, że to dobry pomysł, ale powiedział uwaga, to może spowodować, że będziemy tutaj mieli oglądających spoza naszego podwórka i że my chcemy być nasce otwarci na, na innych, no bo jednak taka instalacja jest już elementem Możemy przyciągnąć wręcz nawet z turystów z całego ośmiu, świata, bo, bo wśród tych ośmiu podróbek tylko jedno ma grzeźbę, prawda? No bo jest o to jest źródło. Grzegorz Kronowicz jest z Wytonia, prawda? Wasze studia, studia o Samo o się, został zaproszony do akcji poprzedaj, poprzedaj, to jest, znaliśmy, Bo Przetarg. Przetarg znaleźliśmy, bo związkujemy się projektowaniem i zapraszamy do współprojektowania mieszkańców. Tutaj jest taki takie w proces konsultacyjny. W samo tam oczywiście dla na, nas, czy może ograniczone, dwóch na każdego podwórka, ale oczywiście zaczynamy omawiamy inwestorów gminy, żeby proces partycypacyjny, proces współprojektowania, staramy się nazywać, i wciągania mieszkańców, w proces inwestycyjny był największy, co też społeczny model inwestycji, gdzie na każdym etapie inwestycji od samego pomysłu po yy, otwarcie inwestycji, a nawet później użytkowanie, powinien być ten kontakt z, z mieszkańcami. I to rzadko jest robione, jest natomiast no, takich tematów szukamy, takich tutaj znaleźliśmy. Nasza oferta została uznana jako jak najlepsza i stąd się znaleźliśmy. Tu była taka ciekawostka, że yy, pół roku wcześniej Zostaliśmy się na Forum kontektywności Partycypacji z Małgosią i za żoną przyjeżdżamy na miejsce, się z mieszkańcami się rozumie, że jest ktoś, kto nas zna i nas sobie mówi, o, fajnie, że jesteście dobra, to teraz, ale to macie w taki sposób, bycie, o co chodzi, bo to jest zawsze powoła tych aktywnych mieszkańców, że oni nich wiedzą i, i, i się też mają, taką oni skoro kogo spotkają ze strony projektowej, jak nas spotykają, to jest o i tutaj poprzednio od razu leci, leci w górę, bo oczywiście skoro by się na tym zamyka, to możemy to po prostu nie przeprowadzić z mieszkańcami ten proces. I faktycznie na tym podwórku e, pojawił się na temat Mariana Kruczka, kartysty. E, mi się podobało, to spodobało, to się fajnie, takie, że to jakimś miejscem... Jak się na coś, Tak, ale jesteś, to znaczy tutaj polega na tym, że mamy pewną rzecz, pewne zagarnienie, które jest charakterystyczne tylko dla tego miejsca. to jest super, bo to, to, to już identyfikuje tą przestrzeń, prawda, identyfikuje tą przestrzeń dla mieszkańców, że może być tu coś wyjątkowego, co wynika z pewnej historii, tra, tradycji. To jest fajny punkt zaczepienia, więc jak najbardziej poszliśmy w to, żeby że rzeczywiście dobrze było, żeby ten element zaistniał. I w, no, to że poznawaliśmy ja nie znam wcześniej tego artysty. Eee, no. W tym poznawaniu twórczości <śmiech> e, to też pomogła, pomogła e, tro, trochę pomóc właśnie album z 2003 roku, album mojego męża Jerzego Kardasiewicza, na Łachuta Okrągłe Życia i agry, Historii, z opłatką, którą wykonała Kasia słyż kurpanowicz e, I to było fajne, bo wiecie, jak ja przyjechałam do butów, to, ja, to ja nie wiedziałam w ogóle, gdzie ja jestem, tak? i, i czym ja się tutaj będę zajmować, ale, ale bardzo chciałam się zajmować rzeczami ciekawymi. I tutaj do tego albumu opracowałam tzw. wademek. Równolegle, słuchajcie, trwały prace nad Encyklopedią Nowej Huty. I to było bardzo fajne, dlatego że te hasła częściowo powstawały też na bazie spotkań z artystami. Tutaj docierałam do, do informacji, których nigdzie nie, nie, nie znalazłam, tak? I tak jak tutaj właśnie na stronie 153 Galeria pod Chmurką jest informacja właśnie, że ta oryginalna Galeria Sztuki została otwarta 27 maja 1973 roku. Ja sobie tą informację trzymałam tak, tak trochę dla siebie, ale w pewnym momencie, kiedy, kiedy uaktywnił się u mnie ten taka chęć, działania z mieszkańcami, pomyślałam sobie, że no, zrób wreszcie coś z tą informacją. Tak? To, to że, że Jurek ci opowiedział, jako 15-latek pomagał przy demontażu galerii, tak? kiedy, kiedy właśnie rzeźby były wza, w, włożone, do, w spakowane do windy, wjeżdżały na, na, na ostatnie piętro. Kiedy, kiedy żona pana, pana Mariana częstowała chłopaków czareśniany, tak, w za, jakby w podzielce za, za tą fatygę. E, I i te, te opowieści znałam i pomyślałam sobie, e, że robimy pierwszy osiedlowy piknik na osiedlu w 2016 roku. I słuchajcie, zdarzyło się, że to robiliśmy właśnie w końcówce maja. Tak? E, pomyśleliśmy sobie, no dobrze, jest piknik ale zróbmy coś, co będzie nawiązywać do, do galerii pod chmurką, tak? coś takiego, co możemy we własnym zakresie zrobić bez bezkosztowo. bezkosztowo możemy zrobić kserokopię prac Mariana i rozwiesić się niczym bieliznę na sznurze na, na ścianę garażową. I co się wtedy wydarzyło, kiedy przyszło te 100 osób na nasz, na nasz oświatowy liczb? Wtedy zaczęły się rozmowy. Siłka założy. Osoby jako dzieci, tak jak Jurek, pamiętają, tak, że szły w pochodzie, to, to nie było zwykłe otwarcie galerii ze sztuką, tylko to było, święto. było święto. To było święto. I, i jeszcze u muzycy, prawda? Po muzycy tak. e, e, grający e, no, kapela tak, -ka, tak. tak. tak, kapela Kapelę kapeli tam zaprosiliśmy tak. na pięknie, ale, ale wszyscy, którzy chcieli wtedy z nami rozmawiać, stojąc przy tych w ścianach garażowych, bo, bo jakby z tego też wynik, wynikły późniejsze nasze działania, że, że mieszkańcy zdecydowali, że Gosia wszystko dobrze, ładna galeria, ale te ściany garażowe coś trzeba z nimi zrobić. Tak? To był ten pomysł na, na to działanie, czyli ten, ten mural, który później zrealizowaliśmy. Ale faktycznie było tak, że y, wiele osób opowiadało nam to, co pamięta, te emocje, jakie mi towarzyszyły podczas y, otwarcia galerii. I od tego 2016 roku jakby tak mocniej związałam się, tak nie znając przecież postaci artysty, z tymi działaniami i od tego momentu jakby no, Marian jest dla mnie takim liderem takim osiedlowym, bo tak? zrobił coś, czego dotychczas jeszcze mi się nie udało zrobić. Więc przyjeżdżając do, do Nowej Guty na tym spotykając się z mieszkańcami, spotykając się z, z Wągosią i z tym tą opowieścią o Marianie Króczku, mieliście trudne, e, trudne zadanie, bo, bo, bo, bo miały się przygotować projekt rzeźby, która miała być inspirowana Marianem Króczku. Tak, ja tutaj zacznę od tego, że wszystkie te tematy były, były trudne, bo to trzeba też mieć świadomość tego, tak, przystępując do projektowania, dla nas oczywiście głos mieszkańców, ich potrzeby, oczekiwania są, są najistotniejsze, natomiast musimy to dopasować do pewnego, do pewnym przestrzeni, którą już mamy. Tutaj są takie czynniki też jak konserwator zabytków, jak kwestia przepisów, które nas trzymają, których też musimy spełnić i tych, tych oczekiwań. Do tego wszystkiego to już utrudnia prawda, i tutaj na, na działaniu, co w sensie może tylko no, że czasami wręcz, wręcz się mogą ze sobą wykluczać doszedł jeszcze ten aspekt właśnie instalacji i widząc te zaangażowanie mieszkańców, taki fajny pomysł, to naszą pierwszą takim taką pomysłem ideą było to, żeby dalej pójść właśnie w to działania społeczne, co niestety wyszło by poza nasze zlecenie. My sugerowaliśmy Zarządowi Zieleni, żeby pójść w jakąś drogą dalszych działań społecznych, angażowania mieszkańców być może w jakiś konkurs e, rzeźbiarski, e, gdzie też mieszkańcy uczestniczyli może w sposób, sposób warsztatowy, może też w jakiejś ocenie tych, tych prac, e, może te zaproszone osoby, które, które w takim się brały udział, by e, miały spotkania z mieszkańcami, e, gdzieś tutaj pójść tą tą drogą, co oczywiście wydłużyłoby ten proces stworzenia tej instalacji. E, natomiast no, zarząd się niej, bo zawsze powiedział macie wymogę projekt instalacji inspirowanej, w koniec roku. I taka była dyskusja. Z perspektywy czasu, w chwili obecnej, to mam taki dysonans, ponieważ y jestem zadowolony z tego co powstało, co zaprojektowaliśmy, o tym też jest, <ścoughs> to, jest... Ale to mimo wszystko Wciąż by się, że co cochając się w czasie. Dalej bym że tutaj zaangażowanie mieszkańców w cały taki proces mogło być inaczej, inaczej prowadzone, To jest pewna decyzja. Więc to już zawsze jestem za to, żeby angażować mieszkańców na każdym etapie, no to właśnie są Ja zwanią. powiem tak, że ja się bałam, że po dwóch tygodniach mieszkańcy zaczną, nie wiem, pisać dzwonią do Zarządu Rady Miejskiej zabierzcie nam tą. Bo już Marian Króczyk coś takiego mówił. No, no, no. Bo chodzi o tą przestrzeń, który to tam jest jak łańcuchy zaczęły dzwonić, to podobno, mieszkańcy interweniowali i prosili, żeby sobie artysta i pan prezes udzieli, hutnik zabrał tą rzecz. Natomiast tutaj takich głosów nie ma. Raczej to, co się pojawiało na grupie na Nowogucianie, na na Pewnej pani przeszkadza to, że to nie jest sztuka użytkowa. Że to jest po prostu tylko i wyłącznie sztuka do oglądania i do myślenia. Tak? Nie mamy tabliczki informacyjnej, która odsyłałaby nas na przykład, mógłby na QR, które po zeskanowaniu odsyłałoby nas do każdej strony informacji, czy na przykład do galerii te sztuki, prawda? Świetny Chociażby taka informacja, dlaczego ta rzeźba powstała, czy nie jest inspirowana. Potrzebujemy tej informacji, żeby edukować żeby mieszkańców. Natomiast to, co ja obserwuję, to dzieci są bardzo zainteresowane. Rodzice, którzy wracają z zakupów i już mają świadomukładowane zakupami, a dzieci sobie tak raźno idą, właśnie przystają i chwila, chwila rozmowy jest. To już mogę wspomnieć? Właśnie nie ma swój nazwy, ale myśmy na pełni formalnie z Gosią Przedmieszaną na Załę Robaczek. O gości też wspomnieć tutaj bez ważną postacią w działaniach około artystycznych związanych z naszą galerią pod chmurką. Gosia jest laureatką konkursu na najlepszy reportaż o Nowej Hrucie. I słuchajcie, ten dany reportaż całości poświęcony jest właśnie Marianowi Kuczkowi, a szczególnie Galerii Podchmurką i tutaj słuchajcie, mamy wspaniały projekt. A to jest projekt takiego, takiej przypinki, takiego medalu dla uczestników tejże Galerii Podchmurką. właśnie coś takiego, żebyśmy odrestaurowali bo Joasia Hopez posiada tę przypinkę jako dziecko. To od... były różne rozmiary, prawda? Bo dzieci dostawały, dostawały małe takie przypinki. E, niektórzy dostawały większe. Więc słuchajcie, taka identyfikacja z wydarzeniem, no to taki gadżet, tak, można powiedzieć, to taka identyfikacja, żeby też nagrodzić, że. Paniąc Jesteśmy razy. i uczestniczymy w czymś już niezwyczajnym, a też jeszcze przytoczę, tutaj Basia pięknie to powiedziała, że sąsiedzkie prace przy tworzeniu galerii, a później ten wernisaż i kolejne wystawy, to wszystko było tworzeniem wspólnoty właśnie. I na to cały czas te nasze działania oscylują wokół budowania tej wspólnoty, bo właśnie wokół tego robaczka zaczyna się tworzyć już wspólnota. ludzi, którzy pamiętają galerię, ludzi, którzy są zainteresowani, bo, bo jest to coś niezwykłego i którzy tworzą nową historię, tak, tak, bo ona spowodowała, że osoby, które e, teraz mieszkają, patrząc codziennie na, na, na tą rzeźbę, która powstała, może nawet nie zadawie sobie sprawy, jaka ona będzie dla nich ważna, nie. dlatego że oni mogą powiedzieć nie podoba mi się. Mogą powiedzieć, no jest ciekawa. Dzieci mogą to odbierać jako taki eksponat, który też służy zabawie, prawda? Ale staje się to częścią przestrzeni, która będzie żyła razem z tymi młodymi ludźmi, którzy będą dojrzewać. Tak, natomiast tutaj jest tym stanowczo, że właśnie wiecie że ta tożsamość miejsca miała miejsce, więc właśnie jest to odsyłanie do pewnej, pewnej historii. Oczywiście to było duże wyzwanie, bo y, jak zrobić rzeźbę, jak zaprojektować instalację, rzeźbę y, inspirowaną czyjąś twórczością. A jednocześnie, żeby y, tylko względów formalnie i popełnić bramiarkę, ale to też nie o to chodzi, żeby po prostu kopiować, zrobić kopię pracy, tylko w jakiś sposób się do tego odnieść. Tutaj ktokolwiek by się tego nie powiedział, to na pewno no, jest to wyraz indywidualny, w tym wypadku mój pewnego odbioru prac Mariana Puszka, przetworzenia tej pewnej myśli i zaprojektowania. I oczywiście też mówię, że to jest ta droga, że taki sposób, sposób myślenia. No, tutaj dzięki też materiałom od małości, ale dzięki oczywiście obecnie internetowi, no to zaczęliśmy się wgłębiać w temat, w te rzeczy i staram się je odebrać. Jak ja nie odbieram, jak to, to, to że bardzo zróżnicowane różne, różne wielkości i, i jak, jak właśnie odebrać, z częstym użyciem takiego materiału, jak stal, tak? to są dość, takie same sobie, dość agresywne materiały. Gdzieś w tych rzepach też to tak, y, gdzieś y, czasem może być, ale tak później patrząc na te, te rzepy, analizując jej, tak tej agresywności, ta rzecz nie są agresywne, od tego materiału, czyli zacząłem się sobie znać, znaczy, jest, jest takiego. Po długim takim procesie takim od analizy myśli doszedłem do przyznania mojego subiektywnego, to jest mój subiektywny jakiś tam odbiór, a co że te że te zwierzęta stworzone przez y, kruczka, one dla mnie mają jeden mianownik. One są wszystkie takie dostojne. One są takimi dojrzałymi y, postaciami, y, nawet jeżeli chce być zwierzęta, tylko postaciami, po, takiego się poruszającymi się z dostojnością. I to był punkt zaczepienia, stwierdziłem, że teraz my jesteśmy pokoleniem później, powstaje coś nowego. Więc to powinno być odpowiedź i być może takie nowe pokolenie. Ponieważ jesteśmy też w przestrzeni wewnętrznych kwartałów, gdzie też odbiorcami są dzieci, to zaczęło mi się to spawiać w całości, że to powinno być też takie stworzenie, ale które będzie... Już nie powinno być tego, to powiedział nie to, że będzie tak samo zostanie, tylko będzie takie troszkę młodsze, niedojrzałe, może takie fibrawe, zabawne. Takie, gdzieś że to będzie dobra odpowiedź w tą stronę i. Tworzył, zaczęliśmy, zaczęliśmy to jakoś tam tworzyć, projektować, różne zamysły były i też jak to gdzieś u nas było, biurze, tam no też wewnętrznie, bo zmieniane się jakieś dyskusje były, czy, czy jakieś spostrzeżenia, no to ta instalacja zmieniała się. A ja mam dziwnie spokojna, cały proces po prostu nie wtrącałam się, nie dzwoniłam, nie pytałam. Muszę sobie no, dobrze. Że robaczek powstanie. Dobrze, dobrze, no. dobrze, bo byś dopiero to bo wystarczająco Jeszcze oczywiście mając na uwadze ten, który nie obłagają, dużo, a im bardziej się odgłębiają, tym już A to jeszcze ma, no, może jeszcze rozważać. Ja Zmieniać, modelować to jeszcze na, na tysiąc sposobów i próbować zrobić. Słuchajcie, to jest dobry moment, żeby tak. zacytować y, autora, to znaczy Mariana Kruczka a propos materiałów, z których wykonywał swoje rzeźby. Zaczęło się od tego, że kiedyś przez okno zobaczyłam na placu budowy kilka zbrojeniowych prętów, pół worka, worka cementu, trochę gliny, jakiś drut oraz ślady pozostawione przez gąsienicowy traktor, roboczy bumiak i stopę dziecka. Nie byłem wtedy człowiekiem zamożnym. Nie stać mnie było na, na drogi materiał rzeźbiarski a to, co znalazłem, okazało się artystycznie użyteczne. Wydaje mi się, że posługując się palcami, biczek zapałki, gwoździa czy przenicznego głosu, można nierzadko uzyskać lepszy efekt niż przy posługiwaniu się wymyślonymi narzędziami. Część jest wykonana z metalów, prawda? Tak, z, z, z metalów. E, też nie mieliśmy pewności, czy ona rzeczywiście powstanie. Bo daliśmy ten feedback e, innej drogi, to po pierwsze. Po drugie, przekazując projekt całości podbórek, e, no, przekazując wszystkie prawa autorskie, no, wszystkie elementy. E, I część rozwiązań na, na niektórych podbórkach została przez zarząd zieleni e, zmienione. Część została niewykonana, zostały pokryte obszarami, na przykład... E, Przypadku w przypadku osiedlady nie poszerzono drogi pożarowej na przykład. E, więc takie zmiany były. W związku z tym, jaki byłby był, był, był ostatecznie los instalacji, żeby też nie, nie mieli pewności. To przecież ja nie wiedziałam. E, no to, to jest, to jest w, zapisane w umowie, My przekazujemy i, i, i prawa autorskie. Natomiast nie w pewnym momencie e, zaczęła się informacja, że rzeźba że, że stoi i e, e, padło pytanie. Teraz, teraz o, właśnie, ona była tak, to, to przykryta czarną folią, słuchajcie, ile nie puściło, żeby tam podejść, żeby, żeby tą folię wreszcie ściągnąć, żeby, nie wiem, no, zajrzeć, co tam w ogóle jest, no, bo taka... Bo nie jak nie, nie, nie tak, tak, tak, tak, Były wizualizacje, tak, ale wiecie, to był rok 2018, 2019, tak, potem był 2020, też robiło się inne rzeczy, więc no, ja też nie mam takiego zwyczaju, żeby się, żeby tak wejść na teren budowy tak i, i zawadnąć z panami. Zresztą, ja, kiedy już była rzeźba odsłonięta i ja podeszłam, żeby zrobić zdjęcie, to jednak powiedziała, ale jeszcze nie jest otwarte. No, <laughs> wiecie? To jest ciekawe. Że, że było przecięcia wstępne, tak. a ja już się pojawiałam za aparatem, kiedy, dobrze kiedy było, się, właśnie było odsłonięcie. To jest, to jest no, no, no i ten pierwszy efekt to był taki właśnie, to, było, to była taka rada i że chciałam podskoczyć, tak? że to jest to właśnie, że, że, że umiejscowienie, że po prostu to, że, że, że on sobie tak patrzy w te strony właśnie helikoptera, że to wszystko ma znaczenie, że można sobie przez te otworki popatrzeć, że jest inna perspektywa, że można z każdej strony się zachwycić, tak? I po prostu no, no, no, było, było super, tylko gdzie jest ta tabliczka z informacją, tak? Ale słuchajcie, tak kończąc, jak jest wniosek? Czy, y Stawienie rzeźby w środku osiedla, bo w tym przypadku mamy rzeźbę, która jest inspirowana tym miejscem, inspirowana pracami Mariana Kruczka, który tam mieszkał, ale na przykład załóżmy, że gdyby mieszkańcy innych osiedli chcieli sobie postawić albo chcieliby jakoś stworzyć swój własny świat przez sztukę, jak w tym przypadku jest to rzeźba, Jakie macie wnioski, albo jakie uwagi, na przykład jak to wygląda w czy na przykład po tej pracy już zauważyłeś, że na przykład chciałbyś coś zaproponować, taką inną, inną przestrzeń niż do Znaczy, no to, to... Tak woda, bo to trudno. Tak, dobrze, żeby tutaj o Bytomiu, bo w zrobiliśmy koncepcję również 20 okórek w oparciu o konsultacje społeczne, dość mocno je tam poprowadziliśmy, to były bardzo zdegradowane nie, nie sytuacja, Tam są bardzo zdegradowane tereny, oficyny, które, które praktycznie są do wyburzenia i one wymagają rewitalizacji. Rozmawialiśmy z mieszkańcami i stworzyliśmy projekty i pewnym zarzutem, można powiedzieć, ze strony miasta i wczesnego biura rewitalizacji było to, że no, bo nie ma efektuła żeby pokazać, no, no dobrze, tylko rozmawialiśmy z mieszkańcami i oni w tej, w tej przestrzeni, w której są obecni, takiej brzydkiej, zdegradowanej rzeczywiście, to chcą po prostu mieć trochę przyjaznego środowiska, mm. trochę trawy, miejsca do siedzenia, nie chcą nic ekstrawaganckiego, bo takie są ich oczekiwania, no nie chcą mieć właśnie instalacji, że jakichś niesamowitych rzeczy, które by były, bo, bo też może nie wierzą w sprawczość tego, skoro mm. przez kilkadziesiąt lat mają to, to, to, to, co mają. Szczególnie w takim mieście, jakby tam, które jest pięknym miastem, ale bardzo zajębanym, tak powoli to Czyli się nie zmienia. chcą mieć wolnooswajalną przestrzeń. Tak, tak. Się ta, ta ich przestrzeń, pomysł, I ta przestrzeń po prostu była. To też są inne przestrzenie, mm. bo to są zamknięte zupełnie kwartaty, co już to co tu mieliśmy. Tam nie było tej sytuacji, że będą. Yy, ze ludzie przychodzić i to oglądać, bo, bo tam nie ma takich ciągów komunikacyjnych, nie ma tych przestrzeni otwartych, to są zamknięte dla poszczególnych kamienic, czasami dla dwóch, trzech kamienic obszar. I tam takich rzeczy nie proponowaliśmy, więc to nie jest takie, jak to znaczy, żeby zaproponować. Natomiast yy, czytałem też komentarze, jak ta rzeźba się pojawiła, co yy, też bardzo pozytywnie oceniam, co mnie bardzo cieszy. Yy, jeden z naj takich najbardziej do mojego serca, trafiających komentarzy, go dokładnie zacytuję, ale mówił o tym, że ta rzecz jest dobra, bo, bo nie jest taka nadęta, jak bywało w inną przestrzeń, gdzie że, że, że są takie wiadomo, co, że to są takie monumentalne w ogóle, takie jakby, od, od no i do człowieka, do skali człowieka. Tutaj ta została oceniona tak właśnie, że jest, że jest taka przyjazna. To, to też było dla mnie istotne, ważne, bo to jest w takich przestrzeniach. I to dobrze, wydaje mi się, że fajnie się powstało. Jak było to zamieszanie właśnie no to jest, pytanie, bo tutaj do mnie, z kilku opierzyć, czy to jest autorem tej rzeczy, żeby ja mogłem się poprosić o że żeby przysłała zdjęcia, żeby się upewnić, czy to jest to, co zaprojektowaliśmy, czy nie nie nastąpiła gdzieś nawet ta zmiana. No, no jest jak zdjęcia, to tak, to jest to, co jest ten, ten, <słazów> ten, ten, ten, ten, ten, zaprojektowałem, to, to, to, to, to już, jest, już jest fajnie. E, faktycznie nas w ten. Cały to myślenia i nieprojektowanie, czy ten był tak różnorodny, że, że nie zdecydowałem się na żadną nazwę. Natomiast tu, jak słyszałem, że to jest że Robaczek, to w kontekście właśnie tego myślenia o tym, że to ma być coś takiego młodego, dojrzałego. To, ten to, to Robaczek tak? to, to fajnie zrobiłem, więc ja się zgadzam z tego. Ja tylko powiem, że Robaczek stoi w bardzo bliskim sąsiedztwie tej prawdziwej lokalizacji galerii pod chmurką z 1973 roku, tak? tak. Kiedy, kiedy, no dzisiaj gdybyśmy chcieli tą galerię odtworzyć, to musielibyśmy zburzyć blok numer 9. To jest ten, który nie ma tej drogi poprzeżonej yy, na straży pożarnej. Yy, czyli dokładnie yy, dwie bramki do gry w piłkę ręczną, tak, yy, do, doprowadzono oświetlenie. Tutaj widzimy, że nawet są maszty, więc no, nie było z Tak, powiewały flagi była, y, ona była czyna 24 na dobę. teraz na 7 mamy sklep z alkoholami 24, więc też mamy y, cały, cały czas ruch na 7. Ale można powiedzieć, to, to była taka trawa sztuki na betonowe w 7. Chociaż podobno. Korzystano ławki, które tam było wcześniej zamontowane, zabrano przez chwilę chłopaków właśnie wśród nich był, był wtedy mój przyszły mąż Jerzy, na którym tutaj grali w piłę, tak? I oni też byli zainteresowani, co tam się dzieje, tak? Byli też istotne, uczestnikami, że dzieci wciągano w tą sztukę dzieci, to bardzo dobrze zresztą to widać na zdjęciach. Tego, z tego pochodu, słuchajcie, ja bardzo zazdroszczę, że, że tutaj nie jestem i nie idę w tym pochodzie. Aha. Dlatego, być może, kiedyś uda nam się od, odtworzyć to, to święto sztuki, wiecie, zorganizować to jest, takie to jest, to jest wydarzenie. To, żeby właśnie wciągać mieszkańców w różne, różne działania. My w też prowadzimy jako stowarzyszenie Zielonych Artystów w Szaman, proszę pamiętać, taki projekt. Kroczny klopszana, w związków trzeba, gdzie prowadzimy do, do dzieciaków, ciągając ich działania artystyczne. Takim pierwszym, największym plusem, jaki zauważyliśmy, to to, że staramy się poważnie do tego odchodzić, traktujemy te dzieci jako profesjonalnych artystów. One tworzą, tworzą dzieła w różnych technikach. I potem następuje wernisarz tych prac, w naszej zależnej bądź z... rządą kultury, się pod szczytem, czyli pod kreską, to, to, to samo środka by, to też odbudować. I ci rodzice trafiają na taki wernisarz widzą, że to dziecko stworzyło coś fajnego i w ogóle jest prezentowane w takim przestrzeni artystycznym I, i stykają się tylko z tym światem. I czasami też się ulew, to z podwórka i to jest naprawdę super I to jest ważne, żeby wciągnąć tak, takie działania, żeby mieszkańcy też w tym uczestniczyli. I ja czasami widzę takie fajne podwórka, gdzie na terenach jest zdegradowany. Ktoś robił jakieś diagnozy z jednej dzielnicy, yy, teren generalnie uznany za zdegradowany, yy, zajebane budynki, a wchodzimy na podwórko, jest wydzielona płotkiem przestrzeń, cudownie zadbana, a na środku jest masz z polską flagą. I, to jest, I ta flaga nie jest jakoś wisząca jak, jak szmata, i nie wiadomo kiedy tam wieszona. Nie, nie, ona jest czysta, nie widać, że niedawno wyprana, czyli nie ona jest zmienia, ktoś do to dba. Ulicę dalej, co tej dzielnicy, przed którym budynkiem jest przed, Ulica jest oczywiście w dziury, chłodników, w wiezdni, ale przestrzeń, jest, stoi krzyż yy, i pod tym krzyżem są świeże kwiaty, wymieniane z jakiegoś czasu. Cały jest też taki płotek odnowiony przez mieszkańców. To, jest, to są takie elementy, które pokazują, że, że te społeczności tam robią na ile tu mogą, mimo tego, że zostały gdzieś tam z, z, zapomniane. To świadczy o tym, że we wszystkich takich przestrzeniach jest potencjał, a trzeba ich czymś y, nie zainteresować. To jest, I to się takie to, to, to, to, to, to, to, to, to, to właśnie jest to, że, że ta sztuka jakieś była, że były te działania. To jest piękna podstawa do tego, żeby to, budować y, y, po prostu na tym jakąś. Y, ja bym w ogóle śmielej wchodziła w przestrzeń miasta ze sztuką, bo sztuka jest też taką zachętą do eksperymentowania, wydaje mi się. Czy tak. wtedy łatwiej wprowadzać pewne rozwiązania, które być może na początku wydają nam się złe, jakby bronimy się przed tym, tak jak patrzę z perspektywy koordynatorki projektu Szyty w Nowej Kudzie, kiedy we wrześniu ubiegłego roku większość przedsiębiorców wyrażała swoje niezadowolenie z wprowadzenia, z przegłosowania uchwały, z obostrzeń. Wydawało im się, że będą musieli zainwestować bardzo duże pieniądze, żeby dostosować swoje witryny, ale z czasem zobaczyli po spotkaniach edukacyjnych, że to nie jest tak, że wystarczy, że zdjąć ten waskudny, nielegalny badek, wystarczy zrobić porządek na witrynie i To nie są duże, duże finanse, tak? ale, ale na początku bronimy się przed czymś, co, co, co przychodzi, co jest nieuchronne, tak? a później zaczynamy to rozumieć i wydaje mi się, że tak samo jest ze sztuką, bo ten robaczek to nie jest tak, że, że wszystkim się podoba, podoba straszy, w nocy zwłaszcza. Nie. Więc tu mi się przypomina sytuacja oczywiście z przestrzenią zdobyto, jak to, jak to też te łańcuchy zaczęły dzwonić i, i ludziom się wydawało, że, że się, z siebie. Tak? Ale nie bójmy się. Ostatnio Facebook przypomniał mi rocznicę pierwszą na naszej debaty tutaj w Galerii, kiedy na właśnie tejże przestrzeni zainstalowano kamery do ochrony nie instalacji, nie ma jak tylko do ochrony o, o, ogródka Jordanowskiego, który z e, stworzyła, wydając niemałe pieniążki. No i że taki maszt e, jest świetnym e, obiektem do, do, do, do, do kamery, co, co wzbudziło nasze powszechne oburzenie, a to oburzenie e, doprowadziło nas do spotkania właśnie z panią Prezes, z radnymi z ludźmi, którzy no, mają głos decydujący i jakby ta dyskusja też przekuła się na zabezpieczenie środków w budżecie miasta Krakowa, na odnowienie tych rzeźb. bo ona jest w takim stanie na przestrzeń, że, że, że, że państwu prezesowsku wydawało się, że, że to jest po prostu zło. Tak? To, to, to, to, to, to miejsce, nie, jak jak jest, to jest ważne, jak to jest sztuka, co do nie jest można teraz, tylko wcześniej. Zgadzam się to z wytomiem. W tej chwili na rynku wytomniu stoi rzeźba ryba, świątego ryba. To jest historyczna rzeźba, ona była w wytomniu, natomiast po drugiej wojnie światowej znikła. nie było to bardzo dobrego czy jest. 10 lat to się stoi, stoi w Warszawie. No, proszę o no, to, dajmy, no, to, no, dodać, to jest na pewno tak, tak, oczywiście powstały problemy polityczne, żeby się nie natomiast udało się w momencie, w którym w Warszawie, i by, by tam było, by, byli prezydenci tej samej opcji, czyli mm -hmm. to, tam, proszę, ale ten lew wrócił i wrócił na rynek. E, I e, bardzo szczęście nie stał, ale tutaj jest na rynku i stał się symbolem. Po prostu stało się od razu, że tak, to jest, to jest nasz, nasz lew, są też gadżety, koszulki, z, z, z super. i wszyscy się do nich przywiązują. I nawet mimo tego, że oni wszyscy bardzo kojarzą skąd jest, to jest częścią pomnika, że to jest pomnik na cześć wytomian, którzy zginęli w wojnie polsko francuskiej bo tak jak z tym samym znamiałem, jest, ale on wrócił jest, jest, jest po prostu dla wszystkich tak. ważny. Jest w centralnym miejscu rynku, wszyscy się przy nim spotykają, ale jest, jest po prostu takim elementem, który, który od razu stał się scalający. I, I to też jest bardzo ważne, właśnie ten, ten, ten takiej rozmowie o o miejscu sztuki takich elementów w przestrzeni, już o no tym, że takie elementy też tą przestrzeń identyfikują. Tak? Tak. No. więc można powiedzieć na zakończenie, że tylko trzeba sobie życzyć, żeby takich miejsc, które miałyby swoją identyfikację przez sztukę w przestrzeni miejskiej było więcej. Oby, tylko zawsze trzeba właśnie sprawdzić, poszukać tej tożsamości. Jeśli można do czegoś zacząć, to jest to świetna, świetna postawa. Z tego już można budować. Każdy z nas lubi być, że ja jestem stąd, a tu jest takie coś intrygującego. No naprawdę, wszyscy, wszyscy zawsze takiego czegoś szukają. Jeśli tego brakuje, to jest większy problem, bo trzeba Ja na zakończenie miałabym jeszcze apel do wszystkich, którzy będą nas słuchać, oglądać gdziekolwiek będą. Szukamy zdjęć, zdjęć wykonanych amatorsko. Chcemy stworzyć wystawę wystawy zdjęć, a filmów z albumów rodzinnych. Często te tak, albumy są dziś głęboko zakopane w pawlaczach, w piwnicach. Widzimy, że młode pokolenie sięga do tych zdjęć i, i ma też trudności z identyfikowaniem, kto jest na zdjęciu, jeżeli jest ono podpisane. Natomiast po ubiegłorocznym projekcie fotoświatowym yy, widzimy, że, że te archiwa jednak są domowe i zdarzały się, że mamu się fotografował, też przeważnie to w yy, I tutaj taki apel właśnie, żeby odezwać się poprzez na przykład Fotoświaty, dać znać, że takie zdjęcia są, albo poprzez Funkejcz Centrum Dębry z pomysłami yy, i będziemy tworzyć taką wirtualną galerię zdjęć. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję. Dziękuję.